No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W tym hangoucie poruszę problem tak zwanej mikroedukacji odnośnie problemów alkoholowych i nie ruszałbym tego problemu, gdyby nie to, że coś takiego zlecono mojemu widzowi, prawda? czyli odbycia mikroedukacji w zakresie radzenia sobie z problemem alkoholowym i przedstawienie opinii lekarza lub terapeuty potwierdzającego pełne skorzystanie z tej formy wsparcia. Zalecane też utrzymywanie abstynencji alkoholowej. No i oczywiście zaczęło się od maila mojego widza. Zwracam się do pana doktora z następującym problemem. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy pod wpływem na jeden rok i zgodnie z poleceniem lekarza wykonałem już psychotesty, badania okulistyczne, odbyłem kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej, badania wątrobowe, rozmowa z psychiatrą. Po tym wszystkim otrzymałem termin wizyty u lekarza orzecznika. On jednak zalecił, zgłosić się do poradni w celu odbycia mikroedukacji w zakresie radzenia sobie z problemem alkoholowym i przedstawienia opinii lekarza lub terapeuty potwierdzającego pełne skorzystanie z tej formy wsparcia. Lekarz orzecznik stwierdził, że niezbędny jest taki dokument, ponieważ moje prawo jazdy zostało zabrane po alkoholu odnalazłem Pana w internecie, obejrzałem sporo filmów na YouTubie, dlatego kieruję się do Pana z prośbą o pomoc w mojej sprawie. Czy jest szansa na zdobycie takiego zaświadczenia, ale nie przez NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Także już tu widać, że mój widz zaufania do Państwowej Służby Zdrowia nie ma. No zapytałem się oczywiście, czy ten dżentelmen jest faktycznie uzależniony. No i yy, nie, oczywiście nie. Statystycznie, jak każdy niekiedy się na, na imprezach wypije. Wtedy było po długim weekendzie majowym. No tu jest rocznica tego zdarzenia. Wydawało mi się, że jest ok. Nie sprawdziłem się alkomatem, bo byłem pewny, że jest wszystko dobrze. Na pewniaka stanąłem w kolejce do dmuchania, jak rano jechałem do pracy, no i niestety wykazało. Także okazało się, że w tym wąpie, powiedzmy, psychiatra pana przemaglował i puścił, ale lekarz orzecznik zażyczył sobie takiego zaświadczenia. No i czy możemy się umówić, co robić i tak dalej, i tak dalej. Także widzisz, że Wąpy wymyślają różne takie rzeczy, no i, no i niewiele tutaj, że tak powiem, wymyślić, żeby czegoś takiego nie przynieść, prawda? No i, i zacząłem się zastanawiać z moim psychiatrą, jak wygląda taka mikroedukacja. osoby z problemem alkoholowym i z tego by wynikało, że oprócz jakiegoś badania psychiatrycznego to byłaby tutaj wskazana po prostu wskazane jakieś zaświadczenie, że dany delikwent po, został pouczony o tym problemie no i od słowa do słowa na pewno to ta mikroedukacja nie wygląda jak na tym filmie, że chodzi sobie pani i mikroedukuje, tylko po prostu mój widz przyjechał do Wrocławia i, i został skonsultowany moje, u mojego psychiatry i powiem szczerze, wszystko yy, Poszło dobrze, prawda? Mniej więcej yy, kartka papieru yy, A4 yy, opinii, prawda? Ale diagnoza i wnioski, że aktualnie pan taki i taki na podstawie wywiadu nie prezentuje cech uzależnienia od alkoholu, nie obserwuje się cech alkoholowego zespołu abstynencyjnego, nie wykazuje cech używania szkodliwego alkoholu, w przeszłości zachowania ryzykowne pod wpływem alkoholu, najprawdopodobniej na tle cech osobowości, czyli oczywiście wskazane zachowanie abstynencji od alkoholu i kluczowe zdanie, które prawdopodobnie temu mojemu widzowi rozwiąże problem w womp a mianowicie pacjent skorzystał z formy wsparcia w postaci mikroedukacji, w zakresie radzenia sobie z problemem alkoholowym, prawda? I mam nadzieję, że to mojemu widzowi pomoże odzyskać prawa jaz pra przepraszam, prawo jazdy. I wskazałoby się tutaj to z charakterystyką jaką ten pan yy, przedstawił na mailu. Yy, jest ta osoba pracująca, w życiu nie dostał upomnienia nawet upomnienia z pracy, nawet był wynagradzany nigdy mandatu, a niestety jedna sytuacja i tyle problemów. Dostał pozytywne opinie z sądu, Przepraszam, dostał pozytywne opinie do Sądu Zakładu Pracy z Ochotniczej Straży Pożarnej, także Ochotniczy Strażak. No i musimy odzyskać to prawo jazdy, zrobimy wszystko, potrzebujemy. To, co tam zakreślone, a to, co zakreślone, tutaj widzisz dokument z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Tu na czerwono tak zakreśliłem to, co nazwijmy, to, co tenże lekarz sobie zażyczył, prawda. Zwróć uwagę, że jest to takie, dostajesz w tym womp takie pouczenie, prawda, że oświadczam, że zostałem poinformowany, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Uzależnienie od alkoholu lub niemożność powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem lub uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu stanowią przeciwwskazanie zdrowotne do kierowania pojazdem, czyli pouczają Cię tutaj. I biorąc pod uwagę wynik badania psychiatrycznego stwierdzający u Pana picie szkodliwe z koniecznością obserwacji w kierunku zespołu zależności alkoholowej, ponowne badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami będzie możliwe i tu jest kluczowe, prawda, w tym punkcie, nazwijmy to 2a, odbycia mikroedukacji w zakresie radzenia sobie z problemem alkoholowym i przedstawienia opinii lekarza lub terapeuty potwierdzającego pełne skorzystanie z tej formy wsparcia zalecane utrzymywanie abstynencji alkoholowej. Banały niby, ale powiem szczerze, też musiałem dwa razy to przeczytać, zanim zrozumiałem o co chodzi. I tutaj ustęp trzeci, czy punkt trzeci od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od jego otrzymania zgodnie z pouczeniem na... w sumie w orzeczeniu. Prawda? Także... Mam tutaj ten dokument. tutaj Mogę cię tylko zaszeleścić, prawda? Bo nie, nie chcę niestety... Może kawałeczek pokażę, prawda? Nie chcę niestety ujawniać personaliów mojego widza, ponieważ dał mi to wprawdzie do wykorzystania. Opinię, którą dostał od mojego psychiatry tutaj we Wrocławiu. Ale nie upoważnił mnie do tego, żeby tak za bardzo opowiadać skąd on jest, gdzie on jest i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli, że tak powiem, masz coś ciekawego do powiedzenia na ten temat, to serdecznie cię zapraszam na, do komentarza. Tradycyjnie zanim tutaj ktoś coś napisze, proszę tylko o informację, czy mnie dobrze słychać, bo to jest podstawa do podstawa do badań prawda znaczy nie do badań tylko do przeprowadzenia tego hangoutu prawda także jak mnie słyszysz to tam na czacie napisz że mnie słyszysz i lecimy dalej Dostałem takie jeszcze drugie zapytanie od Pani w tym momencie. Dzień dobry, z uwagi na to, że obserwuję Pana kanał YouTube, zdecydowałem się napisać z prośbą o radę. Moje pytanie brzmi, jeżeli lekarz prowadzący ortopeda wystawi mi zaświadczenie o zakończeniu leczenia po złamaniu nogi z dnia 14, powiedzmy, kwietnia 2023, a inny lekarz yy, z uwagi na utrzymujące się dolegliwości bólowe z dniem następnym przedłużał mi zwolnienie o kolejne trzy tygodnie, to czy powinnam uzyskać takie samo zaświadczenie od drugiego ortopedy, aby móc zostać przyjęta przez lekarza yy, medycyny pracy. Z tego, co czytam, takie zaświadczenie powinno być wystawione przez lekarza prowadzącego w chwili zakończenia leczenia. Chciałabym wrócić do pracy po upływie zwolnienia, czyli 9 maja. Jednak mam obawy, że będę miała przerwę z lekarza medycyny pracy. Będę wdzięczna za odpowiedź. I praktyka, znaczy powiem tak, każdy lekarz, który cię bada, może coś takiego wystawić, że leczenie zakończono, czyli powiedzmy, chodziłeś w po ortopedach, idziesz do rodzinnego, on ci wydaje zaświadczenie, pójdziesz do lekarza prywatnego, ale no najsensowniej jest tak, że ostatni lekarz, który daną osobę leczył, żeby to zaświadczenie wypisał. prawda? I taka była moja porada, że ten drugi, ten ostatni lekarz no, powinien wystawić takie zaświadczenie, że leczenie zakończono, zamknąć temat, no i w zasadzie na tym, na tym by było wszystko, prawda? Cała rzecz tutaj jest zakończona w tym momencie, prawda? Yy... Spotkało mnie ostatnio takie ciekawe zdarzenie. Powiem szczerze, że nawet chciałbym się poradzić, jakbyś się zachował w takiej sytuacji, a mianowicie jakiś rok czy dwa temu przyszedł do mnie pacjent, klient, który w zasadzie na prośbę pokazania dowodu osobistego w jakiejś tam sprawie zwolnieniowej czy innej i po prostu zrobił awanturę, rzucił zabawki i sobie poszedł, ale no przy okazji dał mi na YouTubie taką trochę niekorzystną i lekko mówiąc kłamliwą opinię. I pytanie jest takie, nagle ten człowiek wraca do mnie wczoraj co byś zrobił w takiej sytuacji, prawda? W tym momencie przyszedł z medycyny pracy, z jakiejś tam innej firmy, nawet nie medycyny pracy, tylko stara się o, tak, o zostanie taksówkarzem i nagle przypomniał sobie o mojej skromnej firmie, prawda? No i takie takie pytanie, jak takiego człowieka potraktować, który ci w swoim czasie wysmarował taką opinię, że aż łeb boli, prawda? No ale także, także bardziej to jest tak. Tak, na zasadzie porady moich widzów, co by tutaj, co by było, gdyby było. No nie powiem, jak, co ja zrobiłem. Także w sumie hangout kończę. Jeżeli masz jakąś sensowną poradę, co, co robić w przypadkach takich pacjentów, no, którzy trochę ci krwi napsują, a których wcale nie musisz przyjmować, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Także jeżeli ktoś z was ma jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli ty na tym moim hangaucie jeszcze czegoś nie wiesz, coś jest dla Ciebie niejasne, to masz okazję tutaj zrobić to na czacie, napisać tam dwa zdania. Ja postaram się odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o kwiecień, pracowity miesiąc, chociaż nieco mniej. Pracowity niż marzec i tak porozmawiałem z moim personelem. Część osób zgodziła się przyjść 2 maja, nigdzie nie wyjeżdżam. Także no, coś trzeba zrobić, żeby tą przychodnię jakoś tam utrzymać. Widzę, że pytań więcej nie ma. Na tym kończę. Tradycyjnie jakaś subskrypcja kanału. Jak oglądasz w powtórce, to skomentuj to wideo. I do zobaczenia do następnego razu. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia wkrótce.